do kolejnej części odpowiedzi, kolejnej części pytań od widzów. Co? Może teraz w takim razie może teraz w takim razie z, kontynuując temat z poprzedniego odcinka z, przeczytam takie pytanie. Połów bursztynu, a zysk? Jak szybko może się zwrócić koszt sprzętu dojazdów nie każdy ma szczęście mieszkać nad morzem. Czy w ogóle jest na to szansa z perspektywy kilku sezonów? Czy to raczej jako hobby dla takich osób? Proszę pana. Jak pan to widzi? No jako hobby zawsze, prawda? gwarancji, że e, zdobędzie się Bursztyn. Ja mam takiego znajomego. Przepraszam, że gdzieś przerwałem myśl, Ale to od tego za powinien zacząć. Mam takiego znajomego, prawda, z Warszawy. On sam o sobie mówił, że jest Jonasz, prawda? Że jak przyjeżdża do niego bursztynu, ten jest tak zawziętym poławiaczem bursztynu, czy rybakiem bursztynu, amatorem że każdą minutę wolnego czasu wykorzystuje na łowienie bursztynu. E... No przyjeżdża taki, Jak mu czas pozwoli, jak dostanie urlop. Tak, jak tam. E... Zawsze przyjeżdża przed bursztynem albo po bursztynie, prawda? I on w końcu przestaje wierzyć, że tu w ogóle bursztyn jest, prawda? E... Kiedy do mnie przyjeżdżał chyba za cztery razy, a już za piątym razem... E napchałem w kieszenie bursztynu, żeby mu podsypać tego bursztynu, żeby, żeby pokazać, że ten bursztyn tu była, prawda? Że, że, że raz żeby, żeby się raz ucieszył. Żeby się raz ucieszył. I to w siekierkach, prawda? Wyszliśmy na plażę, zapaliliśmy ultrafiolety. No i okazało się, że może jest kolorowo, prawda? Niczego nie musiałem zsypać, prawda? Ale e, przez tyle lat, które on łowi, prawda, e, wynajmuje kwatery przy, e, przy samym morzu, na plaży dosłownie, prawda, tam w tych rejonach, gdzie się spodziewa bursztynu. Zna się dosyć dobrze na tym już przez, przez tyle lat. E, nauczył swoje dzieci łowić bursztyn, prawda, e, które... E, jako tacy mali zapaleńcy prawda, tego, ten bruszczyn poszukują nie, efektów, efekty są mizerne, ciągle mizerne, prawda. z bardzo prostej przyczyny. On nie mieszka tutaj i nie może się poświęcić bursztynowi zawodowo. Człowiek, który się nie poświęca temu zawodowo nigdy nie będzie miał efektów, nie, nie ma na, na co liczyć. Ja wiem, że czasami, ja organizuję połowę bursztynu, prawda, i człowiek z Katowic dzwoni, wie Pan, wszystko wskazuje, że bursztyn będzie, bo niskie dzielnice Elbląga w czasie cofki poszły pod wodę. To jest taki pierwszy sygnał, że będzie bursztyn, prawda? Niech Pan wsiada i jedzie. No, i ci ludzie nie potrafią dojechać. Są tak złe warunki drogowe często. Silny mhm. e, wiatr, śnieżyce, e, zaspy, prawda, i tak dalej, że po prostu tu nie można dojechać. E, e, I wiele osób rezygnuje, że nie będzie ryzykowało przejazdu kilkuset kilometrów, prawda. E, Dlatego to jest. Proszę zrozumieć, bursztyn tak naprawdę w najgorszych warunkach, pogodowych się łowi. I dlatego jest to sport ekstremalny. Owszem, są warunki takie, jak dwa lata temu, w zupełnie przyzwoitych warunkach, bardzo dużo bursztynów wysypało tego. Myśmy przegapili, to, to, to. zdarza się, jakby i Jakoś to, to cześć, to. tak bywa, prawda. będąc to na miejscu i tak dalej wtedy. Myśmy zeszli z plaży e, e, przed wschodem Słońca, prawda? Sypnęło po wschodzie Słońca. Prawda? E, e, myśmy spać, gdzie się spali, gdzie ciągnęli bursztyn, prawda? E, tak bywa. E, e, I tu tak zwany nos nic nie pomógł, prawda? To, to, to, to, to, to, to, to, Czyli jedyne, na co można liczyć tak naprawdę, to na szczęście. Na szczęście. Się, że akurat się Też nie ma możliwości być 24 godziny na plaży. To nie czułbym, ja próbowałem to... kiedyś, prawda. Opowiadałem w, w, w naszych odcinkach o panu, który śpi na plaży nawet, gdzieś tam, prawda. Faktycznie ma efekt, prawda, e, niejako mieszkając na plaży. E, I... E, e, ale on jest jeden w całej Polsce, taki zawzięty, prawda? efekty są wyśmienite, prawda? ale on na tej plaży mieszka. I ten porusza się po całym polskim wybrzeżu. Można go zobaczyć w Sinouści i na piaskach, prawda? No, są tacy ludzie. Prawda? Mistrz niedościgniony, prawda, chociaż no jakieś tam zasady, których Ty na przykład ustosuje, no, których Ty nie uznajesz, prawda. No, ale wiesz, z drugiej strony to jest tak, że mm, ja nie żyję z połowu Bursztynu. E, myślę, że w Polsce to jest w ogóle, bądź w ogóle się okazać, że na całym Bałtyku ciężkie. Żyć tylko no, z połowy, przy, przy, przy spadku cen Bursztynu, czy, na, czy to nie jest spadek cen. E, przy e, braku rynku bursztynu, który jest spowodowany wieloma sprawami, i o tym będziemy mówić. Specjalne odcinki na ten temat e, nakręcimy, bo to jest sprawa arcyważna. E, e, ustabilizować się zawodowo przy bursztynie e, jest bardzo ciężko dlatego jest ta masa jubilerów robiących coś z Bursztynu czy quasi bursztynu. Natomiast osób wydobywających bursztyn, łowiących bursztyn jest coraz mniej. Prawda? No tak, bursztynu. Też jest coraz mniej, można powiedzieć, porządnych sztabów nie ma. No, to czasu. też, no, ale o łowieniu, prawda? Z tego co, co ja rozumiem, pomimo dziwnych szacunków Bursztynu, Polska jest obszarem o największej ilości Bursztynu na świecie, prawda? Że urzędy górnicze nie dają sobie rady z klasyfikacją, z różnych przyczyn, prawda, to nie moja wina, prawda, bursztynu jest bardzo dużo, niektórzy twierdzą, że jest go tak wiele, że wydobywanie bursztynu i robienie z niego paliw byłoby bardziej opłacalne i większej ilości niż gaz łupkowy w Polsce, prawda. Takie głosy są w Polsce, trzeba, trzeba zrozumieć, po jest bardzo dużo, tylko z jakichś przyczyn jest niewydobywalne. No tak. a w morzu, to tak żeby potem nim palić w piecu cały rok, to myślę, że ciężko jest nałożyć <grym> tak, tak. tego wózczyna. To po pierwsze, po drugie ja ze swojego... To jest tylko, wiedziania... tu, pamiętajmy, tylko 16 ton. No właśnie, na 16 ton dla, dla wszystkich. To średnio rocznie, bo ja ze swojego punktu widzenia właśnie z tego powodu, że to nie jest tak, że jak masz wolny weekend albo jak zaplanowałeś sobie urlop na wtedy i wtedy, to postanowiłeś w trakcie tego czasu połowić sobie bursztyn, to ten bursztyn tam będzie czekał. Nie, bo to jest tak, że trzeba tu być i ja z tego powodu na zimę przeprowadzam się nad morze. Właśnie na trzy miesiące. miesiące te połowowe, właśnie mhm. dlatego, że trzeba tu po prostu być. I tak. najlepiej być codziennie, a właściwie co nocnie na plaży, bo bez względu na to, czy jest sztorm, czy sztormu nie ma, może się zdarzyć, że coś tam może akurat wyrzucić. Takie mi się zdarzały przypadki. Wóla, tak, tak powinno być, prawda? Tak, tak to generalnie <śmiech> wygląda. I pomimo. Efekty są wtedy. Są tak? efekty, ale pomimo tego, że spędzam nad morzem trzy miesiące, to nie mogę powiedzieć, żeby mi się ten wyjazd zwrócił w postaci bursztynu, który złowiłem. Nie mogę tak powiedzieć. Gdybym nie robił projektów biżuterii z bursztynu, też by mi się to nigdy nie wróciło, prawda? Co z tego, że, że, że, że jakiś jeden czy drugi okaz jest warty miliony? Jak go w życiu nie sprzedam, prawda? No. Tak, ale to ja już nie mówię tylko i wyłącznie o wartości surowca, tak? bo, bo to jest coś zupełnie innego. Na pewno o tym powiemy w odcinku, kiedy będziemy mówić o rynku Błosztynu. Co innego to już są wyroby. Czy to są kamienie szlifowane, czy to, są, czy to jest biżuteria, jeszcze potem w dalszym etapie. A co innego to jest surowiec. Tak, tutaj ceny są różne, więc jakby licząc tylko w cenie surowca. Ja w ogóle, w, czasie w ogóle ich nie ma, bym powiedział. No właśnie, licząc tylko w cenie z głowionego tak surowca, to jakby m, m, m, można powiedzieć, że jeden sezon to wyszedł na zero, jeżeli chodzi o koszty całej tej ekspedycji. A drugi sezon zdecydowanie w plecy, bo po prostu nie było bursztynu zeszły rok. Był pod tym względem no, prawie pusty. Tak? Tak. No, na początku coś tam, a potem trzy miesiące. Nie chcę, że twierdzą wysypy bursztynu, takie, łowionego bursztynu w morzu, są, chodzą w cyklu siedmioletnim. to Bursztyn zdarza się nad morzem co 7 lat. Prawda? się nie zdziwił. I y, y, y, y, od wielu lat obserwuję to, jestem skłonny w to uwierzyć. Hmm. Czyli czekamy. czekamy. Nadchodzi nowy sezon, może to jest ten, właśnie. Tego nie wiemy. Wiem, no, ale... Chociaż szyszki na e, e, świerkach są obfite, e, mrówki zakopują się głęboko ważki latają stadami, cebula ma dodatkowe koszulki, czyli zapowiada to ostrą zimę. Ostra zima to duże różnice temperatur i ciężkie sztormy zimowe, prawda? Być może. Być może, to będzie ten sezon. Może, tak. O, o, o, o, na pewno nie był to zeszły, tak. to, to, to jesteśmy zgodni co do tego, że tutaj raczej raczej było ciężko, więc to jest tak, na pewno warto traktować to bardziej jako hobby, bez ciśnieniowania, bez myśli, że to się musi za to coś zwrócić, że to się natychmiast musi coś sprzedać i, i tak dalej, i tak dalej. Bo Sama przyjemność bycia nad, przyjemność nad morzem w okresie, no gdy nie ma w Klinicy Morskiej 64 tysięcy czy 100 tysięcy osób, w sobotni dzień sierpniowy, gdy tych osób jest kilkanaście w tej całej krynicy, prawda, A, które wszystkie przyjechały A na sportowo nasz, łowić prawda, to jest czysta przyjemność. No, no, no, no, no, A no, w nocy jesteś sam na przykład. Tak? No, to, to, to są te przyjemności, których e, nikt odmówi, nie odmówi, to zaprzeczenie tej. Masowej, a głupiej turystyki, prawda? Jest tą alternatywą, prawda? Łowienie brusztynu jest tą, może stać się wspaniałą turystyką, prawda? Tego, tak. Bałtyk zresztą najpiękniejszy jest zimą, nie latem, to nie Miami Beach, to nie Malediwy, prawda? To jest może Północy. To jest może Północy, prawda? Z drewnem dryf, dryfowym, fokami, prawda? Morświnami i tak dalej, i tak dalej, krami lodowymi, prawda? I skamieniałymi, czy z, lodowa, z fale, prawda, które gdzieś się zbierają przy brzegu. I to jest, urok tego morza, a nie. Ilość słonecznych dni, inaczej. Dni bez deszczu lipcu i sierpniu. I to jest największa ilość na Polskim Wybrzeżu, na Mierzei Wiślanej, I to jest aż 18, prawda? <grytanie> I tego, no, tych ciepłych i gorących jest daleko więcej, ale wtedy przychodzi burza, deszcz i tak dalej. Bezdeszczowych dni jest tylko 18 i to jest reguła, prawda? Na helu to samo, Na, w innych miejscach jeszcze mniej. Czyli liczenie na to, że tak jak w Egipcie za drutami kolczastymi będę wypoczywał w sztucznym basenie, prawda, i wszystko będzie inkluzjów, prawda, i będzie dwa tygodnie słońca i wszystko będzie one dolar, prawda, nie mam na, to, na co liczyć. On ekskluzjów? Tak. <śmiech> tak, o ja, o tak. tak. No. Nie, nie, nie. Zdecydowanie Bałtyk zimą w ogóle staje się zupełnie przezroczysty, dostaje takiego nefrytowego koloru. To jest przepiękne. Na chmurach ilości pastelowych kolorów. Wiesienią i wiosną szmaragdowy staje się tam może, tak, prawda? nefrytowo-szmaragdowe. No, a latem tego nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. No. Przychodzą turyści, mącą tą wodę. Tam. Już załóżmy, że tylko i wyłącznie się w niej kąpią. Fok nie ma, bo uciekają przed tym tłumem, prawda? Pusty plaż, niech cichy. Ani ryby nie można zjeść, prawda? Z Bałtyku. Z Bałtyku, bo przy tej ilości ludzi nie ma tyle ryb w Bałtyku, co plażowiczu, prawda? No tak, dokładnie. Więc, więc zdecydowanie zimą i zdecydowanie nie z chęci zysku, a z chęci wypoczynku, wyciszenia się, bardzo fajnej przygody możliwości złowienia jakichś super bursztynów, bo też prawda jest taka, że jak się chce. Jak nie ja się ich nie złowi. Dokładnie, jak się chce mieć najładniejsze bursztyny, to trzeba ich szukać u źródła, czyli tam gdzie one po prostu występują. No co? Myślę, że odpowiedzieliśmy, tak, na to pytanie. Zdecydowanie. Jest, jest. Bardzo możliwość. fajne pytanie zresztą. Tak, tak, tak. To już takie pytanie mam wrażenie zdecydowanie Piotrze do ciebie techniczne, bo to ty jesteś tutaj człowiekiem, który zajmuje się w biżuterii. Jedna z naszych widzek, nie wiem czy tak się mówi. Dla jeden wieś nie jeden <śmiech> z widzów <śmiech> płci żeńskiej. Nie, żeński. tak? <śmiech> nie no to chyba przesadziłeś teraz, prawda? No to, wie, to, wie, to widzek nie Niech będzie no. widzek, prawda? Jedna z y, Pani, pozdrawiamy serdecznie, e, y, pisze tak, może specjalistami doradzi. Kawałek mlecznego bursztynu po upadku pęku mi na połowy. Sklenie ich za pomocą kleju kropelki można zastosować jako naprawę broszki. Myślałam jeszcze o dodatkowym zabezpieczeniu przed ewentualnym rozklejeniem połówek poprzez przepasanie ozdobne tego kawałka cienkim srebrnym jest. Czy to dobry pomysł? Zawsze jest pomocne i stosowane. Tylko czy koniecznie cyanopan? Czy koniecznie cyanopan? No. Do białego bursy? No Może, no ale to, to, to, to cyanopan spowoduje coś takiego, że przy nieumiejętnym klejeniu na pewno klej się wyleje na zewnątrz, zniszczy powierzchnię i uszkodzi. Kleje canoakrylowe wymagają idealnie spasowanych powierzchni, prawda? Żeby warstwa była jak najcieńsza. Można skleić, ale taką techniką, że kropelka cyanopanu wylewa się na coś, na kartonik na ten i nanosi się na powierzchnię szpilką, dosłownie, prawda, żeby tego kleju było jak najmniej. Mm -hmm. żeby on się nie wydał, można to skleić. Natomiast no. No, kolejny absurd, prawda, to łączenie bursztynu ze srebrem, ono no, weszło tak e, e, w kulturę poperellowską, tak powiedzmy, perelowską przedtem. Czyli. Srebro z Burstynu jest wynalazkiem NRD, przeze mnie nazywaną ciągle zepsą Honeckera, prawda. Proszę pamiętać, że istniał zakaz oprawy bursztynu srebro w pusach pod karą śmierci. Istnieją, istnieją substancje w bursztynie i substancje w srebrze, czy inaczej. Dochodzi do reakcji elektrolizy między kwasem bursztynowym a srebrem. Gdy elektrolitem staje się ludzki, ludzki pot, związki bogaty, związki azotu, powstają bardzo silnie trujące związki azotki, azotany srebra. Silnie trujące. E, tak zanieczyszczeniach środowiskowych też szarczane srebra, różne brąki. Brąki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, Srebr... co jest, bo... Srebr... Srebro najczęściej, które e, dzisiaj się używa, nie jest wcale e, wspaniałe swew ręka u tylko jest to srebro pochodzące e, z ognisk e, nad Jhamuną, paloną, e, palonych w Indiach, gdzie e, e, Europejczycy i Amerykanie, prawda? swoje sumienie wobec e, niszczenia przyrody. Wysyłają tam swoje komputery, komórki itd. i tak dalej, gdzie w się wypala. E, srebro, e, często niskiej próby. E, z zawartością tych wszystkich świństw, które e, były w, w komputerze. To samo z siebie ta substancja jest trująca. Cóż mówić, prawda, o tym? E, to maniakalne wiara Pani, że e, Srebro nie powoduje uczuleń, prawda, w kolczykach. To jest maniakalne wręcz, prawda. No mama mogła uczulona całe życie na srebrnik, gdy nie nosiła srebro w kolczyku. Z... I tego, i to może być najczystsze, rafinowane srebro, prawda. Włoskie srebro jest na przykład takie, prawda, super wyrafinowane, ani śladu kadmu, ani śladu niklu. I to nadal powoduje uczulenia, prawda, ten. Ani Grecja, ani Rzymianie starożytni nigdy nie założyli srebra na gołe ciało. Zawsze było podszyte skórą, noszone na zewnątrz i tak dalej. Tak było dzisiaj noszone na gołe ciało. Owszem, przez krótki czas ma te właściwości bakterioobójcze i tak dalej. Dla mnie oprawa w srebro jest, po pierwsze, nieestetyczna, po drugie, niearchetypiczna. Nie, nie tak to się z Bursztynem postępowało. Nie, nie tak się z Bursztynem historycznie przez tysiące lat postępowało. Po trzecie, ee, szkodliwa dla zdrowia. Ja też uważam, że Bursztyn absolutnie zasługuje na złoto. Absolutnie coś. na złoto zasługuje, prawda? I to na pewno nie znowuż z, z, z nad Dżamuny, gdzie e, wielkie firmy europejskie, światowe, wykorzystują to złoto. Nawet nie produkują biżuterii. Słynne firmy nie, nie produkują biżuterii, tylko są kupowane w Tajlandii za pośredniki chińczyków, gdzie Tajowie robią z tego trującego srebra i złota, prawda, 600 czy 700 wzorów biżuterii, gdzie w Aliexpress i, tak, i w wielkich firmach tylko różni się to cenami. Obrzydliwe wzornictwo. Cienkie blaszki. blaski, tak dalej, odlewy, druk druk prawda, <grym> i tym podobne zabiegi, prawda? Nie wiem, już, ja, wiesz, gusta no, są różne, jak ktoś sobie sobie nosi te no, Jeżeli Pani chce to obwiązać, proszę bardzo, prawda? Ale lepszy już, byłby pewnie drucik złoty. Dru drucik jest. złoty. Albo może nawet jedwabny. A jeśli lepsz to by skleiły tradycyjnie klejem kostnym, prawda? No, albo pewnie hmm. lepiej nawet żywicę epoksydową w tym momencie użyć, prawda, ale to szlifu musi nie obejść. No to co? no więc takie są takie są mniej więcej na to rozwiązanie pomysły. To, to, jeśli, jeśli to tak czyli nie cyanopan. no może być ale cyanopanu trzeba mieć kleić prawda no, tak. nie, nie srebro lepsze są inne rozwiązania nawet lniany jeżeli będzie pasował do wzoru oczywiście. Czy, czy jedwabny, jedwabny nici, kawałek, tak, tak. To, to, to byłby lepszy pomysł niż srebrny. Przede wszystkim no. chodzi o estetykę. Nie możemy się e, e, zaj, e, zajmować tymi sprawami, które są nieestetyczne, a ja po gustach będę zdyskutował. Tak. Bo dlaczego by nie Dlaczego by nie? Tak, tak. No, w ten piękny w ten sposób doszliśmy do końca pytania widzów. Zbierało się tego trochę odcinków. Ale myślę, że to bardzo fajny materiał będzie do obejrzenia, bądź właśnie był dla Państwa do obejrzenia. Jest nam niezmiernie przyjemnie, że Państwo zadajecie te pytania. Ja tych pytań całą masę dostaję z racji udostępniania na Facebooku, na, na Facebooka i staram się na bieżąco tam parę pa, pa słów odpowiedzi. Jeżeli one są na YouTube, no to wymyśliliśmy taką formę, prawda, takiej zbiorowej odpowiedzi. To jest kilka pytań, ale one to są właściwie z całych takich grup, prawda, to są najczęstsze pytania, które zdarzają się. Ja myślę, że bardzo że to... dobrze, że to było pytanie, srebro czy złoto do bursztynu,. prawda? I... Myślę, że to może być bardzo fajny materiał do obejrzenia. Podzielcie się wrażeniami, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapkę ja w Czuję, że w się czasami mogło no nie się... podobać, prawda? No to poprosimy Ale to łapkę, wszystko łapkę w górę, No to, to poprosimy łapkę w dół. Generalnie łapka w każdym kierunku jest nam jak najbardziej na rękę no to dzięki temu algorytmy zauważają, że jest jakiś ruch tak. przy tych naszych filmach. Komentarz oczywiście też jakbyście mieli ochotę. i oczywiście subskrybujcie nasz kanał i zapraszamy na następne filmy, na następne tematy, które będziemy podejmować. W A jest ich coraz więcej Instytuc, coraz więcej. więcej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.